Klawisze układają się w tytuł Ramszok, Odcinek pierwszy. W kuchni zegar. Wskazówka przesuwa się na słowo POSIŁEK. Wchodzi Grunwald. Cześć Sima. Witaj. Głos z głośnika. Jak się spało? W porządku. Wiem. Cieszę się. A jak u Ciebie? Nie mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie. To jest o Tobie, nie o mnie. No tak, wiem. Ważny komunikat. W kranie pojawiła się woda. Woda, woda, dzieci! Linda, Svenek, woda w kranie! Przybiegają chłopiec i kilka lat starsza dziewczynka razem z Grunwaldem nalewają wody z kranu do szklanek. mało. Ile wody? Siedzą przy stole, patrzą na sześć pełnych szklanek. Możemy się trochę napić? Grunwald waha się. Możemy. Po szklance. Aż całą szklankę? Dzisiaj wyjątkowo. Każdy bierze szklankę, pije. Ale super pyszna. Grunwald się uśmiecha. Jak mamy tyle wody, to dzisiaj nie musimy jeść śniadania. Svensson odstawia pustą szklankę na stół. Możemy się jeszcze napić trochę, troszeczkę. Nie. Prosimy. No dobra, jeszcze po troszeczku. Ale super! Grunwald bierze pełną szklankę. Dolewa nieco wody do szklanek Lindy i Swensona. Wszyscy piją. Grunwald przymyka oczy z rozkoszy. Oszczędzajcie zasoby wodne. No tak. Cześć, Lindo. Cześć, Swensonie. Cześć, Simon. Cześć, Simon. Dzisiaj jest 20 lipca 60 roku po wybuchu pandemii. Sobota. 21 373 dzień trzeciej fazy zamrożenia. Koronawirus utrzymuje się na poziomie 8 stopni w skali obłędowskiego. Skuteczność ograniczenia transmisji wysoka. Dzięki tobie. Zostań w domu, w najprzyjaźniejszym miejscu do życia. Podaję skróty klawiaturowe na dzisiejszy dzień. Alt plus Slave plus Gwiazdka umożliwia przesłanie przez ekran przedmiotów o wadze do 10 kg. Control plus Slave plus dolar umożliwia zainstalowanie nowego koloru tła. Indigo 20030 od Jana Carlsona. Dzisiejszy numerek szkolny to 28365. Cholera, to prawie mój. O, ja w końcu nie w komputerze. Nie wyrażaj się. Kim jest ten Proszę nie używać bulgaryzmów. Proponuję, abyście zrobili pięć głębokich oddechów. Grunwald bierze Svensona i Lindę za ręce, zamykają oczy, głęboko oddychają. Lepiej? Twierdząco kiwają głowami. Wspaniale. Życzę wszystkim mieszkankom i mieszkańcom dobrego dnia. Dbajcie o siebie nawzajem. Nawiązuje połączenie. Zaraz poranne orędzie wielkiego astrokucharza. kucharza A, Super, chodźcie. chodźcie! Wskazówka na zegarze przesuwa się na słowo orędzie. Grunwald i dzieci wbiegają do pokoju. Siadają na wersalce. Swenson podaje plastikowe rożki. Dzięki. Na ekranie uśmiechnięty mężczyzna, czarna czapka, okulary, szara bluza. Jaśnieje pomarańczowa kula z napisem ASTROKUCHARZ. Wielka sentencja na dziś, w czym tkwi przyczyna, w skutku. Z głodem nie można dyskutować. Moi przepyszni, moje przepyszni. U dołu ekranu plansze z imionami i liczbą punktów. Astrokucharz rozkłada ręce. Z ekranu tryskają kolorowe pastylki. Grunwald i dzieci łapią je w wroszki. Księżyc braku. To jest czas zwrócenia się do wnętrza i skupienia na tym, co najbliższe naszemu sercu i żołądkowi. Być może poczujesz w tym czasie wzmożoną chęć zatroszczenia się o najbliższych, a nawet niepokój o ich bezpieczeństwo. To dobry czas. Nagotowany to pinamu. Pamiętam jednak, że należy wzbogacić go o wapu. Daj sobie to, czego potrzebuje wewnętrzne Z dłoni astro-kucharza wylatuje kolejna fala pastylek. Grunwald i dzieci zbierają je z wersalki i podłogi. Nów w braku, to dobry czas na potrawy z z dodatkiem dowolnie dobranych strączkowych. Jeżeli nie masz wystarczającej liczby punktów, zawsze możesz topinambur zastąpić parówką jermudżową. Astro-kucharz uśmiecha się łagodnie. Macha na do widzenia. Zapisałeś sentencję na dzisiaj? O, nie. Znowu nie będziesz wiedział, jak Cię Pani zapyta. Grunwald spogląda na posmutniałego Svensona. Notuj. -y. Swenson biegnie do szafy, wyciąga z szuflady kostkę Rubika, wraca na wersalkę. W czym tkwi przyczyna? Przestawia rzędy klocków. W skutku. Z głodem nie można dyskutować. Dzięki, rodziców. Narodowy kanał edukacyjny. Czas na naukę. Linda i Swenson idą do szafy, zdejmują z wieszaków pomarańczowo szare mundurki, wychodzą. Wskazówka zegara kieruje się na napis Narodowy kanał edukacyjny. Na ekranie tańczy brunetka w dużych okularach. To ja, pani banda, wy jesteście moja banda, a wasza pani banda to ja. Witam Was moi mili uczniowie, witam Lindo, witam Svensonku. Dziś lekcja historii dla szkoły podstawowej, materiał wspólny dla wszystkich klas. Forma dzisiejszych zajęć, wykład, proszę notować i nie zadawać pytań. Kliknijcie proszę Waszą indywidualną kombinację klawiszy, aby zarejestrować swoją obecność. Na dzisiejszej lekcji przyjrzymy się historii najnowszej związanej z trzema wielkimi zamrożeniami. Jesteście gotowi? Tak, Tak. Tak, i co dalej? Tak, panie Wando. Świetnie, w takim razie zaczynamy. W pierwszym roku po wybuchu pandemii, według starej nomenklatury był to rok 2021, nastąpił koniec historii politycznej. Od tego czasu nikogo już nie interesowała polityka. Ważna zaczęła być jedynie tylko historia choroby. Ta zmiana perspektywy doprowadziła do przewrotu. Zindywidualizowana perspektywa społeczna ustąpiła miejsca kolektywnemu skupianiu na wspólnym celu, jakim jest walka z wirusem. Co to znaczy zindywidualizowana perspektywa społeczna? Lindo... Informowałam, żeby nie przerywać. Prowadzę wykład. Pierwsze zamrożenie nastąpiło w pierwszej połowie roku zerowego, czyli jak sama nazwa wskazuje w roku wybuchu pandemii i trwało stosunkowo krótko, około 3 miesięcy. Badacze spierają się co do długości drugiego zamrożenia. Najważniejsze jest jednak trzecie zamrożenie, ponieważ na trwałe położyło ono kres rozprzestrzenianiu się podstępnego wirusa i uniemożliwiło mu żejowanie na organizmie ludzkim poprzez trwałe zamknięcie tego organizmu we wnętrzu domu. Każdy dom został uprzednio dokładnie zdezynfekowany, a po wejściu człowieka dokładnie zaizolowany. Każdy z Was na pewno zapoznał się z izolacją wewnątrz Waszych domów w ramach pracy indywidualnej przy pomocy rodzica, prawda? Tak. tak. Trzecie zamrożenie trwa do dziś. Na początku trzeciego zamrożenia nastąpiło naturalne porozumienie między Polską i Szwecją, czyli krajami biegunowymi. Co oznacza termin kraj biegunowy, Lindo? Przecież prowadzi Pani wykład. Znowu nie znasz odpowiedzi, Lindo. Przecież każdy wie że termin kraj biegunowy oznacza kraj, który przejawia tendencje biegunowe, czyli podejmuje ekstremalne decyzje i działania. Polska podczas pierwszego zamrożenia wprowadziła największe restrykcje ze wszystkich krajów świata. Jesteśmy z tego dumni, pamiętajmy o tym. Dzięki temu nadal możemy cieszyć się zdrowiem i bezpieczeństwem ogniska domowego. Natomiast Szwecja nie wprowadziła żadnych obostrzeń. No cóż, jest to inny naród, mają prawo podejmować własne decyzje i działania. Czas pokaże. Zobaczymy za 100 lat. Ponieważ Polska i Szwecja podjęły drogę inną od większości państw, inne kraje obraziły się na nas, zerwały stosunki gospodarcze i zamknęły granice przed nami, zazdrośni o efekty naszych biegunowych rozwiązań. To odizolowanie od reszty świata doprowadziło do naturalnego porozumienia między Polską i Szwecją, które nazywamy Unią Polsko-Szwedzką. Unia Polsko-Szwedzka trwa do dziś, podobnie jak trzecie zabrożenie. Szwedzi wiele skorzystali na Unii z Polską. A co z resztą świata? Na dziś kończymy ten temat. Przechodzimy teraz do naszego codziennego testu wiedzy z ostatniej lekcji. Jaki system? Obecnie obowiązuje w Polsce. A. System demokratyczny. Pani Wanda krzywi się. B. System totalitarny. Uśmiecha się lekko. Czy C. System klawiaturalny. C. C. Świetnie. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to system klawiaturalny. Zanotujcie sobie teraz zadanie domowe. Napisze, co było odmrażane i w jakiej kolejności podczas pierwszego i drugiego odmrożenia. Życzę Wam miłego dnia przed komputerem. Pamiętajcie, nie spędzajcie za dużo czasu poza ekranem. Do widzenia. Do widzenia, Pani Wando. Wskazówka na zegarze rusza, zatrzymuje się na słowie praca. Grunwald siedzi przed ekranem obok konsolety z guzikami. Przestawia klocki w kostce Rubika, przesuwa w powietrzu joystick. Na ekranie odręczne notatki i wykresy. U góry napis Teoria Escape Roomów. Grunwald marszczy czoło. Co, co do cholery... Co to ma być? Pośpiesznie przekręca klocki. Unosi brwi ze zdumienia. Co się dzieje? Co do cholery tutaj się dzieje? A, jeszcze to! Załóż awatara. A tak, zapomniałem. Naciska guzik. Zmienia się w eleganckiego mężczyznę, na ekranie blondynka w Garsonce. Dzień dobry, y, dzień dobry, panie Grunwaldzie. Jak się pan miewa? Jak zdrówko? Dawno nie rozmawialiśmy. Dzień dobry, dzień dobry, pani Honorato. Niestety dzwoni pani w naprawdę katastrofalnym momencie. Właśnie coś się stało z systemem i, i zniknęły mi wszystkie wyniki badań. Cała moja praca, ale... Ale spokojnie, y, gdzieś mam kopię zapasową, także... Ale, ależ nic złego się nie stało, to ja zastałam pańskie wyniki do bazy rady, jako supervisorka, ja mam specjalne uprawnienia, proszę się o nic nie martwić, pańska kopia zapasowa jest już zresetowana, <śla> a wszystkie pańskie dane są na dysku rady, czy to nie wspaniałe? Yy, przepraszam, czy to Pana trochę yy, nie zaskoczyło? Grunwald drapie się w czoło. <śmiech> zaskoczyło to mało powiedziane. Ja jeszcze nie skończyłem, Pani Honorato. Został mi dosłownie jeden element. Czuję, że zbliżam się do naprawdę wielkiego odkrycia. Proszę odesłać mi materiały. Ja teraz nie mogę przerwać, naprawdę. Czuję, że, że, że, że, że to będzie... Epokowe odkrycie, wie pani. Ale ja właśnie w tej sprawie, to co pan do tej pory odkrył, okazało się mieć nieprzeceniony wpływ i zastosowanie w tworzeniu nowych jakości. I Rada postanowiła przekazać pańskie wyniki Instytutowi Tworzenia Nowych Treści. Konorata uh! uśmiecha się radośnie, plaszcze Grunwald osłupiały. Uh. Ale. Jednocześnie chcąc y, Pana wyróżnić, nagrodzić i docenić, Rada postanowiła awansować Pana i zostaje Pan przeniesiony z zakładu Starego Świata. Konrata przesuwa dłonie w powietrzu. do zakładu Nowego Świata ze specjalizacją archeologia nowoczesności. Nadal! Pozostaje Pan w Instytucie y, Badań Historycznych. Nie chcielibyśmy nigdzie dalej Pana przenosić. Instytut nie może pozwolić sobie na utratę takiego skarbu jak Pan. Na awatarze honoraty lekkie zakłócenia. Awans wiąże się y, z wprowadzeniem Pana y, na, do pracy na y, wyższych standardach. Y, od dzisiaj... Będzie pan pracował w grupie razem z koleżanką. Dobrawa to również nieprzeceniona badaczka naszego instytutu. Może się znacie. Konorata niecierpliwie odgarnia grzywkę z czoła. To znaczy no, nie, nie osobiście, ale pani Honrado, bo... To świetnie, zaraz was ze sobą połączę, zaraz was ze sobą zapoznam. Dobrawa dołączy do nas za ze... o, y, 3, 2, 1, 0. o i już. Halo, halo, Dobrawo. Dzień dobry. Dzień dobry, Dobrawo, miło cię widzieć. Proszę, poznajcie się, to jest Dobrawa, a to Grunwald. Będziecie pracować razem nad nowym projektem. Czy to nie wspaniale? Tak. Bardzo mi miło. Dobrawa uśmiecha się uprzejmie. Nowy temat pracy poznacie jutro. Prześle go wam mailem razem z loginami do waszych nowych komunikatorów. A teraz skorzystajcie z bonusowego czasu poza ekranem. To jest nagroda za wasze wyjątkowe osiągnięcia. Miłego dnia. Do zobaczenia. Kobiety znikają. Grunwald znów staje się rozczochranym, nieogolonym brunetem w dresie. Wzdycha ciężko. Co to niby miało być? Bardzo dziwne. Ze zdziwieniem wzrusza ramionami. To nie klawiaturalne. Co za lamszok. Rodzic, nie wolno tak mówić. Wiem, wiem. I ta dobrawa? Zegar wskazuje napis: terapia. Grunwald leży na plecach. Dłonie trzyma w małych doniczkach z trawą. Grunwaldzie. Witaj na codziennej sesji terapeutycznej. Cześć Simo. Cieszę się, że mamy dla siebie trochę czasu. Zanurz głębiej dłonie w ziemi i trawie. Oddychaj spokojnie. Jak się czujesz? Tak, no... Dobrze chyba. Raczej dobrze. Zostałem awansowany do nowego projektu. Może w związku z tą pracą dostanę wreszcie śluzę? Słucham Cię uważnie. Gdybym miał śluzę, mógłbym przez chwilę być sam. Stala od hałasu dzieci i tych spraw. Grunwald przeczesuje palcami trawę w doniczce. Nie wiem, czy jestem potrzebny. Tyle czasu poświęciłem na analizę zagadnienia escape roomów i teraz, kiedy byłem o krok od rozwiązania tej tajemnicy, zostałem przeniesiony do innego projektu. Czy nikt nie jest ciekaw wyników moich badań? Wszyscy w Instytucie Historycznym wiedzą, jak świetnie się spisałeś i ile serca włożyłeś w swoje badania. Dlatego zostałeś awansowany. Pamiętaj, że to nagroda. Wyniki twoich badań posłużą teraz ekspertom do bardziej specjalistycznych analiz tego problemu. Ty już nie musisz się tym przejmować. Widzę, jak bardzo wyczerpał cię ten projekt. Należy ci się odpoczynek i szczelna śluza. Grunwald zaciska trawę w dłoni. A jak twoje sny? Sny są ostatnio jakieś inne. Wiem. Dzisiaj mi się śniło, że szedłem do łazienki. Szedłem i szedłem, ale łazienka wciąż wydawała się być bardzo daleko, więc przyspieszyłem, ale to nic nie zmieniło. A potem zwolniłem i zacząłem się rozglądać, Miałem wrażenie, że mieszkanie nie ma końca. To było bardzo dziwne. Twoje mieszkanie to najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Tak, wiem. W Grunwaldzie powinieneś przytulić się do ściany. Zalecam 15 minut, a potem idź spać. Musisz odpocząć.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 Normy INSO, tak. Dzieci zdrowe, ilość kału w normie. Stolec miękki, stałokształtny. Mocz w normie, pH 5,4. Analiza zachowania zatwierdzona, pozytywna. Swenson zjadł pokryjomu dodatkowy kapsel substytutu wody. Aktywność przed ekranem w normie. Grunwald rozkojarzony, niespokojny. Nie akceptuje zmian w pracy. Niepokojące marzenia senne. Oddawanie kału, ilość dobowa w normie. Stolec miękki, nadmierne spożycie kofeiny, Mocz, ilość dobowa w normie. PH5,3. Wyniki skanu ciała w normie, pierwiastki i minerały w normie, dzienny wykres pulsu nieregularnie przyspieszony, oddech nieregularnie przyspieszony, ciśnienie w górnej granicy normy 138 na 91 amplituda emocjonalna nienaturalnie wykrzywiona. Audiodeskrypcja fundacja mili ludzie. Tekst Przemysław wzdrok, czytał Hubert Chłopicki.